No jest taki, taki balans, ciągła, ciągle żonglowanie pomiędzy dystansem i yy, byciu razem, tak? Yy, także ta osoba potrzebuje troszeczkę być właśnie w samotności, także nie przerażaj się tym i nie rób jakiś scen tutaj wybuchów z tego powodu, ponieważ jest to tak już w naturze panny, że potrzebuje właśnie troszkę się oddalić i przemyśleć sama. Natomiast